Ja, ja, ja, ja. I'm your o ja, ja. Dwojej telepaka przysła, ona jest synaje przy sobie, nie w sobie nie zrobi Zakrysą z braciakiem zuwaczy, by znaleźć się wyżej, zrobić na tej papier, Choć droga ta ciężka ciągle to skifuje A zwroty tu leczą z każdym krokiem, tak nie uważasz, to możesz być wrogiem Będę coraz wyżej, to z każdym rokiem Ja pewnie się siebie jak brusz, ci rośnie przez wóz Fęhołty mego do ust weź proszę zakryć swój biust Ej, wartości nie odejmuję Nie tak jak chuje, ja się procham i nie czuję Mm-hmm. <laughs>